Drzwi naszej kancelarii praktycznie się nie zamykają. Listonosz, goniec, kierownicy. Co chwilę ktoś przynosi lub odbiera listy. Pomimo tego harmidru musimy bardzo precyzyjnie odnotowywać wysyłki. Nazywam się Zofia Śląska i pokażę Ci, jak łatwo zapanować nad korespondencją wychodzącą i zwrotkami w jednostce, która wprowadziła EZDRP. Korespondencję i zwrotki przyjmiesz do wysłania tylko wtedy, gdy masz nadane uprawnienie: Kancelaria, Korespondencja wychodząca. Jeśli je posiadasz, to w menu z lewej strony widzisz zakładki związane z wysyłką. Za przygotowanie koperty lub etykiety odpowiedzialny jest prowadzący sprawę. Gdy w kancelarii otrzymamy przesyłkę do wysłania, w sekcji: Kancelaria, wchodzimy w zakładkę Obsługa korespondencji wychodzącej. Odnajdujemy kod kreskowy z numerem rejestru korespondencji wychodzącej, który system wygenerował na kopercie lub etykiecie i odczytujemy go za pomocą czytnika. Jeśli go nie mamy, numer RKW możemy wpisać samodzielnie. Po wprowadzeniu numeru RKW pojawi się formularz. Znajdziemy w nim informację o prowadzącym sprawę, czyli osobie odpowiedzialnej za wysyłkę. Pokażą się także dane adresata korespondencji, znak sprawy, z której korespondencja została zarejestrowana oraz status przesyłki. Widzimy także nazwę operatora pocztowego, rodzaj korespondencji oraz strefę wysyłki. Są to dane wybrane już wcześniej przez pracownika merytorycznego. Możemy je jednak zmodyfikować. Dostępne są także wgrane do systemu przez administratora naszej instytucji cenniki operatora pocztowego, wyliczone według gabarytu i masy. Należy wybrać odpowiedni format, a tym samym określić koszt wysyłki. Jeżeli jest to przesyłka z zadeklarowaną zawartością, to opcja Inna pozwala na samodzielne określenie jej kosztu. W momencie wybrania kosztu w systemie zmieni się status korespondencji na Wysłana. Wszystkie wskazane przez nas dane znajdą się w pocztowej książce nadawczej, którą znajdziemy w menu bocznym w module wydruki. Jeżeli podczas rejestracji korespondencji pracownik merytoryczny wskazał więcej niż jednego adresata, to w formularzu przyjęcia korespondencji będzie aktywny przycisk aktualizuj grupę. Po jego kliknięciu ustalimy parametry wysyłki dla całej korespondencji, która skierowana jest do różnych odbiorców. Po pojawieniu się okna z informacjami o podmiotach z grupy należy potwierdzić wybór adresatów. Ustawione opcje zostaną przeniesione na wszystkich adresatów. W systemie EZDRP możemy także utworzyć wysyłkę zbiorczą do jednego adresata, w której znajduje się kilka dokumentów rejestrowanych przez pracowników merytorycznych z różnych spraw. Taka wysyłka jest możliwa tylko do adresatów, którzy zostali specjalnie oznaczeni w bazie kontaktów. W celu obsługi korespondencji zbiorczej w panelu bocznym w module wydruki należy wybrać zakładkę zbiorcza. Wygenerujemy tu zestawienie korespondencji zbiorczej z wybranych dni lub godzin. Wyniki filtrowania zostaną zaprezentowane z podziałem na odbiorców. Po zaznaczeniu pól wyboru przy konkretnych dokumentach możemy wygenerować kopertę zbiorczą. Po wykonaniu tej operacji system otworzy nam formularz, w którym dookreślamy parametry wysyłki. Jeśli je wskażemy i klikniemy zapisz pojawi się okno z dostępnymi wydrukami. Po wybraniu Drukuj w systemie odnotowany zostaje fakt wysłania korespondencji zbiorczej, a w aktach sprawy następuje zmiana statusu wskazanych przesyłek na Wysłane. Jeśli chcemy przyjąć w systemie zwrotne potwierdzenie odbioru, ZPO lub dodać informację o zwrocie korespondencji, musimy wejść w zakładkę Potwierdzenia i zwroty. Polu kod kreskowy numer rkw należy wpisać numer rkw lub odczytać go z kodu kreskowego za pomocą czytnika. Gdy klikniemy przycisk czytaj to system w zależności od rodzaju korespondencji, którą wysłaliśmy wyświetli formularz dotyczący zwrotu przesyłki lub formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru. Kiedy do instytucji wpłynie zwrotne potwierdzenie odbioru, to w formularzu będziemy mogli wypełnić informacje o doręczeniu, dacie awizowania, dacie powtórnego awizowania lub o powodach fizycznego niedoręczenia korespondencji. Jeśli zwrotka dotyczy sprawy prowadzonej elektronicznie, mamy możliwość jej zarejestrowania w składzie chronologicznym. Gdy otrzymamy fizyczny zwrot korespondencji wysłanej bez potwierdzenia odbioru, to wyświetli nam się inny widok. Jednak będzie tam także konieczność podania daty oraz przyczyny zwrotu. Tu także, jeśli prowadzisz sprawę elektronicznie, możesz ten list zarejestrować w składzie chronologicznym listów zwróconych. Informacje o przesyłkach wysłanych z kancelarii Znajdziemy w zestawieniu korespondencji wychodzącej. Tutaj zobaczymy wysyłki listowne. Możemy je w wygodny sposób przeszukiwać i sprawdzać koszty ich obsługi. Jeśli interesują nas wszystkie przesyłki, także elektroniczne, to powinniśmy zajrzeć do rejestru korespondencji wychodzącej. EZDRP to prosty i wygodny dla kancelarii system do obsługi korespondencji wychodzącej. Najbardziej cenię sobie w nim możliwość błyskawicznego odnalezienia informacji o wysłanej przesyłce oraz łatwość w liczeniu kosztów obsługi korespondencji.